przejść wdajcie w tym odcinku zbuduję nowe piętro w bazie A zanim zacznę budowę to chciałbym wam pokazać to co udało mi się zbudować w poprzednim odcinku a mi się udało zbudować to piętro i oprócz tego udało mi się zbudować przejście do kopalni i jeszcze zbudowałem mi dosyć jedną fajną rzecz a to jest za wam pokażę to jest właśnie domek w tym mrocznym lesie Zaraz go będzie widać, proszę. Tak on wygląda i też chciałbym wam dać taki spoiler. Otóż to, że mam w planach zrobić odcinek, na którym bym poszerzył ten cały mroczny las i trochę bym tą okolicę upiększył, ale poza tym traci żadnych planów za bardzo tutaj nie mam, więc już przychodzę do odcinka. Pierwszą sprawą jest regularność, miała być ale co się nie ma, dlaczego? No, bo musiałem ogarnąć na kanale całkiem sporo rzeczy. Ale poza tym, mam dla Was dobrą wiadomość: mam nowsze pliki moda Better Dungeons. Do końca nie wiem, czy one zadziałają, ale jeśli tak, to na kanale powinno się pojawić naprawdę dosyć dużo odcinków z tego moda. Bo, przez, bo w tych nowych plikach są też nowe struktury i ogólnie poprawiono modelem MOBów i to wiele ciekawiej i lepiej wygląda, to nie jest już takie niedopracowane. Druga sprawa, na moim kanale w zakładce playlisty są moje filmy posegregowane na różne tematyki, typu budowanie, zagajmy w Minecraft, Minecraft na modach albo budowanie średniowiecznego miasta bądź opuszczonego i jeśli szukacie na moim kanale jakiś tematyk, to radzę Wam zajrzeć do tej y, zakładki. Trzecia sprawa, odcinek specjalny na 250 subskrypcji Miał być, ale już mam 300 subskrypcji I z tego powodu Was proszę Widzowie, żebyście napisali Co mógłbym zrobić na odcinku specjalnym Z okazji 300 subskrypcji Jakiś, nie wiem, odcinek zbudowania specjalny Bądź, nie wiem, coś, jakiś nowy mod Napiszcie w komentarzach Już skończyłem remontować przejście do kopalni. Według mnie to wygląda o wiele lepiej. Zużyłem do tego remontu 8 staków kamiennej cegły. To według mnie nie jest jakoś za specjalnie dużo. Ale najbardziej się liczy efekt wykończeniowy. I tu mam do was widzowie takie pytanie. Czy według was to przejście wyglądało lepiej przed remontem, czy po remoncie? I też wpadłem na pomysł, żeby dać po bokach przejście do kopalni i obrazy. Dzięki temu to nie będzie takie szary, jak teraz to widać. Ale też, co do tego przejścia, ono jeszcze nie jest ukończone, ponieważ na dole będę budować, a tak dokładnie to jaskinie. Teraz jej nie zbuduję i nie w tym odcinku, bo teraz zajmę się budową nowego piętra. Pewnie się zastanawiacie, gdzie to piętro będę budować. No właśnie. Te piętro nowe będę budować tutaj, przyniosę pokoje widzów i tutaj zrobię schody na górę i tu sobie już zaznaczyłem wymiary tego, więc zaraz się widzimy i zacznę budowę tego nowego piętra. Drodzy widzowie, mam dla was dobrą wiadomość. Teraz w moich filmach zamiast 30 klatek na sekundę jest 60. Już skończyłem budować to całe przejście, no i powiem szczerze, efekt wykończeniowy mnie bardzo zadowala. To przejście, według mnie ten cały most, naprawdę świetnie wygląda. Możecie też w komentarzach napisać, jak według Was to wygląda i ta mozaika z stołów rzemieślniczych i desek. I też ten wygląd mnie też bardzo zadowala. Cieszę się, że tutaj dałem kamienną cegłę i dębowe drewno a nie same świerkowe drewno. Dzięki temu to naprawdę wygląda o wiele lepiej. No i też tutaj zapomniałem coś zbudować, ale też powiem, że tam, na końcu tego przejścia, yy, będę budować laboratorium, ale to nie w tym odcinku. Kiedy indziej to zrobię, ale na pewno też to będzie związane z, wy z wyprawą do naderu. Drodzy widzowie, w tym timelapse jest całkiem duża ilość cięć, no bo ten projekt nowego piętra jest całkiem wymagający. Myślałem, musiałem praktycznie co chwila zerkać na projekt i zerkać na tą sypialnię na tym środkowym piętrze, czyli drugim. Ale poza tym naprawdę ciężko to było robić, no bo też mi coś nie wyszło. Miałem w planach zrobić taki boczny korytarz, szeroki na 5 kratek i długi na całą szerokość... Tej, tej sypialni na górze, na tym trzecim piętrze, no ale się okazało, że zahaczyłem o sufit jednego pomieszczenia z ozdobami z lapis lazuli, a ci nie chcę z nich rezygnować, więc dlatego zrezygnowałem z tego pomieszczenia, z tego korytarza. Ale w zamian dałem, dałem wam takie małe miejsce z piecykami, gdzie można coś przepalać czy coś. Już dokończę tą część piętra z wami i też chciałbym wam opowiedzieć historię, jak się nauczyłem tak budować, jak teraz właśnie widzicie na tym odcinku. Historia się zaczęła od tego, że zacząłem grać na starej wersji, dokładnie to na 1.0. Później przeszedłem na wersję 1.1 i tu już się pojawił taki pierwszy szkic, zarys mojej pierwszej takiej, takiej dużej bazy. Do której się teraz wzoruję. No i właśnie co tam było w tej pierwszej bazie? Na pewno ona była dosyć podobna do tego co tutaj widzicie, też były takie pomieszczenia. Wtedy się inspirowałem pewnym twórcom. A teraz spadłem. Dobra. Inspirowałem się twórcą o nazwie J.J. Joker. Miał naprawdę fajny pomysł na bazę, na te balkony, no i postanowiłem się zainspirować. No i postanowiłem zbudować coś takiego podobnego. No i trochę mi to zajęło, ale baza naprawdę teraz według mnie jest ciągle naprawdę bardzo dobra. Nie pogardziłbym za taką bazą. I trzeba tutaj jeszcze więcej powiedzieć, co w tej bazie było. Na pewno ona była dosyć duża, naprawdę bardzo duża. Były tam różne pokoje, magazyn, nawet dwie sypialnie, przejście do laboratorium. Akurat ono było na mechanizm do bramy zamkowej, a nie to drewno. No i tam było całkiem dużo tych korytarzy. Można było się nawet pogubić. Ale też to chyba miała ta baza bodajże 3 piętra. Też tak samo jak ta baza, którą teraz zbuduję. No i... Yy, Kude, co by tak jeszcze więcej powiedzieć, muszę sobie przypomnieć. A, okej. Okay. Że też tam, jak to było przejście do kopalni, to jeszcze tam była na dole farma slime'ów. Też dosyć duża. Była wielka na 9 szczanków. I tą bazę chciałem jeszcze zrobić większą. Ale budowę jej przerwałem, ale dobra, nie będę poruszać tego tematu. Ale wam opowiem co tam było. Na podwórku było tam przejście. Do takich. Tam było dużo mostów. Prowadziły też do farm. Tam była farma arbuzów, dyń. Również też była wieża w rzece, tak w rzece. No i też tam koło mojej bazy był, budowałem domek na drzewie, ale go nie dokończyłem budować. Projekt był zbyt duży, zbyt czasochłonny, żeby go można było zrealizować. Ale też tam nieopodal budowałem sobie zamek, grubość murów to było chyba 10 kratek. Tak, dobrze pamiętam, 10 kratek. I też to nie dokończyłem. Ale też obok tego było przejście do drugiej kopalni. I tam był pixel art z chyba diamentowym kilofem. Większe dobrze pamiętam. Tak. <śmiech> no i tam jeszcze miałem takie przejście do tego Dosyć podobnego mlecznego lasu, co tu jest, właśnie wskazuje. No i też tam był domek, tylko że on był dosyć brzydszy od tego, co w tym mlecznym lesie aktualnie na tym świecie. No i właśnie ten burz był dosyć znacznie większy od tego, co mam teraz. <śmiech> i miałem jeszcze plan zrobić e, kolejne przejście żeby był jeszcze większy ale też ten projekt na razie porzuciłem i co by tu jeszcze bardziej powiedzieć opowiedzieć o tej bazie że miałem tam jeszcze jakieś miejsce do przepalania surowców ITP a poza tym tam miałem chyba dwie przeparki. Tak, dwie. Jedna taka główna na większej ilości surowców, a jedna taka mniejsza. Taka dla zdoby była. A tam był korytarz do niej, gdzie sobie zapisywałem ile sztabek złota uzyskałem na polowaniu w nederze. Takie moje rekordy. Pamiętam, że chyba mój rekord wyniósł 39 sztabek złota, nie jest to jakoś za specjalnie dużo, ale jak na stare wersje to całkiem, całkiem. No i, no i też było charakterystyczne dla tej bazy, że też jakby była taka wygładzina na suficie, jakby taka mozaika z czarnej wełny i jeszcze ciemnozielonej. Naprawdę mi się to podoba ten motyw. Prawdopodobnie w tej serii jeszcze pojawi się ten y, motyw z mozaiką. Mogę nawet dać Wam taką gwarancję. Ale ogólnie kurde, co by tak jeszcze więcej powiedzieć, no bo też całkiem... No bo to dawno tą bazę robiłem. Trochę część rzeczy, rzeczy już zdążyłem pozapominać. A, y, bym zapomniał jeszcze tam... Y, Robiłem posągi z piaskowca, dokładnie to zrobiłem dwa, to były klipery. i jeszcze miałem w planach budowę kolejnego, ale tym razem to był posąg zombie To było znacznie trudniejsze, bo było, trzeba patrzeć na te piksela, to było dosyć trudne I też chciałbym w tej serii zbudować coś podobnego do tych posągów Pewno z posąg klipera, ale też tam miałem piramidę, i w tych wszystkich kliperach z piaskowca w tej piramidzie były przejścia do środka, i jeszcze w oczach, jakby tego w tych posągów, była lawa, żeby to ładniej wyglądało. No i, co tak jeszcze więcej powiedzieć o tym podwórku, a była tam kolejka koło tego, prowadziła do pierwszego, raczej znaczy pierwszej bazy miejsca gdzie zamieszkałem i poza tym jeszcze miałem zrobić kolejną kolejkę tym razem była taka ogólna, która by prowadziła do mobgrindera czy do innych rzeczy, a no właśnie mobgrinder Zbudowałem tam dwa bloki. Miałem w planach cztery. Prawdopodobnie w tej serii też zrobię mob grinder dosyć duży. A celem takiego mob grindera było uzyskanie 50 poziomu. No, bo na tej wersji maksymalny poziom nakrzętowania to był 50 poziom. I dlatego też było dosyć trudno ten poziom uzyskać. Więc musiałem zrobić na tyle duży mob grinder. Ale. Oprócz tego w tej okolicy MapGindera jeszcze był taki mój dosłownie tajny projekt bardzo czasochłonny którego Wam raczej za bardzo nie chcę pokazać bo boję się, że ktoś mi ukradnie to i przewłaszczy. ale na pewno co Wam mogę o tym projekcie powiedzieć to jakby była taka jaskinia to było naprawdę ładne w zieleń wszędzie ale to już nie będę spoilerować no i tak, ten cały mój świat, <śmiech> miałem w planach jeszcze tam zbudować kopułę, dokładnie to 5 kopuł, jedna główna i cztery mniejsze, jedna to chyba była taka zwykła, że normalny świat, kolejna to chyba miała być pustynna, że sufit to byłby z piaskowca, jeszcze tam miałem w planach zbudować naderową kopułę, a sufit byłby z nederaka. I jeszcze tam była podwodna w planach. Ale te graczej za bardzo mi się nie chciały realizować, no bo to wiadomo, takie coś jest bardzo czasochłonne. I może w tej serii, ale nie obiecuję, może zbuduję taką podwodną kopułę, ale do końca jeszcze nie wiem, czy zbuduję, czy nie. Ale myślę, że jeśli dobrze wszystko pójdzie, to raczej... Możliwe, że się pojawi taki odcinek, a raczej ja pewnie z 3. <śmiech> jak widać, w tej serii mam całkiem dużo inspiracji z poprzedniego świata, gdzie to naprawdę była wielka baza. Miałem jeszcze w planach, jakby zrobić takie czwarte piętro, ale ja chyba, dobra, powiem wam, to byłby też taki balkon, ale. To właśnie było koło takiego jeziorka i one głównie to pomieszczenie, całe piętro miałoby się skupiać jakby na takim widoku i też miałem te kilka balkonów w tej bazie. To naprawdę fajnie się prezentowało i tak, kolekcjonowałem w tej bazie jakby Bloki ród, których nie można zdobyć bez silk Traction, czyli jedwabnego, do tego jakby ktoś nie wiedział, czyli po prostu węgiel, czerwony proszek, pistazuli, blok diamentu. Akurat mi się poza odcinkiem udało. Mam to nagrane. Udało mi się uzyskać to zaklęcie. Nawet nie sądziłem, że będzie się w ogóle je uzyskać. Ale takie zaskoczenie. Dobra, to już chyba prawdopodobnie powiedziałem wam o większości rzeczy, które były na tym moim starym świecie. Ksiądś z nich możecie podziwiać w tej serii. Ja raczej też miałem jeszcze jakieś inne pomysły, ale nie pamiętam jakie tam były. Na pewno wiem, że domek na drzewie miał być taki dosyć rozbudowany, duży. Byłoby tam pełno jakichś pomieszczeń, pokojów i tym podobnych, i tym podobnych rzeczy. Ale no dobra, przerywając temat, jak Wam się prezentuje ten cały balkon. I jeszcze tutaj będę dorabiać to. Jakieś ozdoby dam, jakieś ławki, krzesła. Obrazy dam też. Ale dobra, przyjdę do zobaczenia, jak to się prezentuje, prezentuje z zewnątrz. Uwaga, chwila prawdy. Nie no, całkiem dobrze, tylko jeszcze tutaj tą górę i ten lewy bok. Trzeba to wszystko załatać, żeby to jakoś naturalnie wyglądało, a nie takie kanciaste w rogach. Ale dobra, już zbudowałem ten balkon. Myślę, że Wam się z pewnością bardzo spodobał. Okej, okay, to już tę część odcinka będę kończyć z balkonem, ale jeszcze będę budować podwórko. Coś tam dodam, ulepszę i nic chyba więcej. Może. Może coś mi przyjdzie do głowy. Ale dobra, okej, okay, to już kończę budowę tego balkonu, jakby to tak nazwać. Dobra. Dobra, to zanim skończę odcinek, to jeszcze chciałbym wybudować raczej dokończyć podwórko bo widać, że jest niedokończone i też tutaj te pochodnie nie wyglądają zbyt dobrze i dlatego postawię tutaj nowe, lepsze oświetlenie tak jakby lampy jeden płotek jedno świerkowe drewno i cztery pochodnie to będzie wyglądało znacznie lepiej niż te pochodnie i ta świecąca dynia ale dobra, co by, tu, co by tutaj chciałbym jeszcze wybudować na pewno jaką ścieżkę i będę trochę drzew zasadził, bo to się naprawdę przyda. <śmiech> ok, to ścieżce, ścieżkę chciałbym zbudować gdzieś tutaj koło tej z zboża. I teraz by mi się przydały te duże drzewa. No, ok, teraz to wyrasta. Mam płotki, tak, mam. Dobra, ciekawie, że mi wyrośnie. O, dobra. Okej, okay, dobra, to już To jest chyba ogarnięte ta część. Przecież w sumie mógłbym tutaj coś dodać. Zamiast tej pochodni tutaj jakieś drzewo. O, dobra, wyrosło. To już mógłbym jeszcze dodać więcej tych lamp. Ogólnie też chciałbym Was poprosić, żebyście napisali w komentarzu, co według Was w moim filmie było najlepsze, najciekawsze, a co jakby takie najgorsze, najnudniejsze. To naprawdę fajnie mi ułatwi pracę przy filmach nowych. I też takie, nie wiem, pochwały, to też będzie motywacja do dalszej pracy. Bo naprawdę mi się bardzo chce nagrywać tą serię, naprawdę... Bardzo mi się podoba, chce mi się nagrywać i oby tak zostało do końca serii. No bo to już przyszła, przyszedł czas na ścieżkę. Tylko nie mam łopaty, więc użyję kilofa z wydajnością. Na tej wersji tak to działa, że ta wydajność też działa na ziemię, czy nawet na drewno. Czyli jest tak, że ma się kilof z wydajnością, załóżmy 4, i to działa jako zarówno kilof i też łopataj lub siekiera, I to jest takie trochę dziwne, ale całkiem przydatne. Naprawdę przydatne. Taka, taka ciekawostka o tej wersji, pewnie nikt o niej nie wiedział. Ja ci tą ścieżkę chyba jeszcze pogrubię, ale nie wiem, czy tyle mam żwiru. Nie tak mikrofonu włączyłem. I nie wiem, czy tą farmę zboża usunąć według Was, czy zostawić. Nie mam pomysłu, ale liczę na Waszą pomoc. W tej sprawie... O, trochę mi ścina, nie wiem czemu. Dobra, chyba tutaj grubie. Jeszcze to by się przydała jakaś trawa po bokach. No, no i coraz lepiej to wygląda. Najpierw robić ścieżki takie trochę dłuższe na dwie kratki grubości oczywiście i wtedy to naprawdę będzie wyglądało sensownie. Raz mi się tutaj przydarzyła taka sytuacja, że był Clipper, obok, jego, obok niego był szkielet i strzelił w Clippera, no i od tej pory naprawdę uważam yy, na te potwory, patrzę czy nie przypadkiem jest gdzieś, jest gdzieś i klipę, ale raczej nie, nie, widzę i też y, obawiam się, że bym, nie wiem, będzie jakiś fajny odcinku typu, że mi klipper wybuchnie, ale dobra to pewnie się nie stanie a już będę powoli kończyć odcinek, bo już i tak trwa znacznie dłużej niż sądziłem sądziłem, że będzie trwał gdzieś około 18-20 minut, a pewnie będzie trwał 30 Nie wiem czy tyle obejrzycie, jeśli tak to naprawdę dzięki za aktywność taką dużą Dobra to już będę się powoli żegnać, zrobiłem to co chciałem Tylko jeszcze tutaj użyję mączki kostnej Dobra to już się pożegnam z wami to w tym mrocznym lesie Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, możecie też pisać swoje pomysły na kolejne odcinki. A to widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że przynajmniej w sobotę czy w środę może uda mi się coś wrzucić. Ale ok, nie przedłużając, kończę już odcinek, pa i cześć.